Polskie Radio Orzysz. Joanna Kamienicka, witam słuchaczy Polskiego Radia Orzysz, tych, którzy nas oglądają cyklicznie, tych, co są tutaj nowi. W bieżącym tygodniu oczy całej orzyskiej społeczności lokalnej skierowane są w jedną stronę, w kierunku służby zdrowia w Orzyszu. W eterze mnóstwo znaków zapytania, mnóstwo niepokoju i stąd moi dzisiejsze goście, których mam e, przyjemność przedstawić, dyrektor Ośrodka Zdrowia w Orzeszu, pani Zuzanna Konopa. Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Oraz przedstawiciel spółki partnerskiej Lekarze Zaniewski-Bilski, pan doktor Sebastian Bilski, który będzie sprawował opiekę lekarską w Orzeszu. Dzień dobry, witam serdecznie. E, pani dyrektor, mamy informację, że lekarze, którzy od wielu lat sprawowali tutaj opiekę medyczną, zrezygnowali z tej współpracy, to znaczy rozwiązali z Panią umowę. To znaczy, nie mniej, nie więcej, nie mamy żadnych lekarzy w Orzeszu, czyli nie ma placówki zdrowia w Orzeszu. Dla tysięcy mieszkańców naszej gminy taka informacja to po prostu, no to po prostu szok. Proszę mi powiedzieć, jakie działania podjęła pani w tej trudnej na pewno sytuacji dla pani? Jakie są perspektywy? Czy Orzeszanie mają się czego obawiać? Szanowna pani redaktor, rzeczywiście sytuacja, która nastąpiła tutaj w naszej Orzyskiej Służbie Zdrowia, zaskoczyła nas wszystkich. Niemniej jednak po to zajmujemy określone stanowiska, żeby sprostać postawionym wymogom i zadośćuczynić trudnościom. Owszem, potwierdzam, że dotychczasowi nasi współpracownicy lekarze podstawowej opieki zdrowotnej samodzielnie złożyli wypowiedzenie umów z Samodzielnym Publicznym Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Zdrowia w dacie 30 listopada. Panowie podjęli decyzję o założeniu spółki jawnej i prowadzeniu na własny rachunek samodzielnej praktyki lekarskiej z siedzibą w Białej Piskiej. I została pani w środku sama? E, tak, to się wiązało z taką perspektywą. Niemniej jednak nie spoczywamy na laurach, staramy się sprostać każdym wyzwaniu i poszukujemy rozwiązań dogodnych, Przede wszystkim dla pacjentów, ale zarówno dla funkcjonowania placówki, jak i całej gminy. Jakie e, rozwiązania znaleźliście? Tutaj zachęcam Państwa do dzisiejszego obejrzenia sesji Rady Miejskiej, na której pan burmistrz e, miasta Orzysza, jak również przewodniczący Rady Społecznej, bo Państwo musicie wiedzieć, że publiczna placówka posiada swoje organy, e, zwięźle przedstawił całą historię od początku powzięcia wiadomości o sytuacji zagrażającej e, funkcjonowaniu placówki do poszukania rozwiązania danego przypadku. Relacja z Rady Miejskiej, z sesji Rady Miejskiej dostępna jest online. Czyli od tej pory, od jutra, jakość świadczonych usług zdrowotnych spoczywa na panach. My jako Orzeszanie jesteśmy bardzo ciekawi waszych sylwetek, dlatego poproszę pana doktora o przedstawienie się, o, to, o kilka słów na temat doświadczenia specjalizacji. No tak, no, ja, ja ukończyłem specjalizację z medycyny rodzinnej. Jest to moja pierwsza specjalizacja. Również jestem w trakcie specjalizacji z medycyny pracy, tak? Być może jeszcze będę chciał zrobić kolejną specjalizację, ponieważ jestem bardzo też zainteresowany tym tematem. Tutaj też wstępnie z panem burmistrzem rozmawiałem, że w waszej gminie, znaczy wasza gmina ma mieć status, tak, jakby uzdrowiska, tak. I tutaj akurat też bardzo mnie ten temat zainteresował, ponieważ planuję zrobić specjalizację dodatkowo z balneologii. A cóż to takiego? Balneologia, no jest to taka jakby dziedzina wiedzy w medycynie, która zajmuje się medycyną uzdrowiskową. O, to jest balneologia i klimatologia, tak? No ale to mówię, to jest oczywiście na dalszy plan i, i współpracę. Jeżeli chodzi o mojego jakby tutaj partnera w tej spółce, to jest doktor Marcin Zaniewski on ukończył specjalizację z kardiologii oraz jest w trakcie specjalizacji z medycyny rodzinnej, a więc też jakby tutaj ma dosyć szeroki wachlarz możliwości. Y, zwłaszcza ta specjalizacja z kardiologii jest tutaj y, bardzo, bardzo wskazana, y, jeżeli chodzi o świadczenia y, lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, ponieważ bardzo dużo pacjentów jest ze schorzeniami, y, ze schorzeniami układu krwio tak, krążenia krwionośnego, tak, y, tutaj. Y, jest, jest bardzo tutaj skazana ta specjalizacja, zwłaszcza, że wchodzimy troszeczkę w nową formę też opieki zdrowotnej, jeżeli chodzi o podstawową opiekę zdrowotną, wchodzimy w Polsce w tak zwany system opieki koordynowanej, tak? Ja potem jeszcze parę słów najwyżej powiem o tym systemie, ponieważ to jest od niedawna taka jakby dodatkowa jakość prowadzana przez Narodowy Fundusz Zdrowia. No jako na razie może taką informację mogę powiedzieć, że tu w województwie warmińsko-mazurskim w tą opiekę koordynowaną wniosek w ogóle do Narodowego Funduszu Zdrowia, jeżeli chodzi o o wstąpienie, tak, jakby w ten program opieki kornowanej no, na razie złożyło tylko 7 placówek medycznych, a mamy ich w naszym województwie około 260. I, i państw... kolejni, kolejni, lekarze w, w naszym zespole, no my mamy kilka miejsc udzielania świadczeń y, medycznych. Ci, którzy będą w Orzeszu nas interesują. Y, którzy ben, będą w Orzeszu, no y, na pewno tak, będzie to jakby tutaj y, y, właściciele, tak, tej spółki będą się tutaj y, pojawiali, bo no, nie wyobrażamy sobie, żeby nie być y, w tych naszych po prostu, miejscach udzielania świadczeń, no bo jednak y, tak naprawdę tutaj y, taka no, ręka szefa zawsze powinna być widoczna. No, dlatego zawsze staramy się y, pojawiać w tych wszystkich naszych placówkach, y, które, które mamy. Y, tak jak wspomniałem wcześniej, no, tych placówek y, jest parę, tak. Ym, na pewno też chcielibyśmy, żeby tu się zjawiał brat doktora Zaniewskiego. To jest doktor Przemysław Zaniewski. On jest też doktorem nauk medycznych i specjalistą dermatologii. Też jest w trakcie specjalizacji z medycyny rodzinnej. No szczególnie też jakby tutaj działa w dermatologii dziecięcej. A takich dermatologów dziecięcych w Województwie Warmińsko-Mazurskim można policzyć na palcu dłoń. A w jakiej formule będziecie panowie funkcjonować? Nie, oczywiście funkcjonujemy jako lekarze posłowej opieki zdrowotnej, Codziennie dostępni dla naszych pacjentów. Tak, tak, tak. Jak, w jakby... godzinach porannych, tak jak do tej pory, tak, tak. tak w tych godzinach 8 które, które muszą być. Od, znaczy, od 8 więcej. do 18. Poradnia o. podstawowej opieki zdrowotnej jakby powinna funkcjonować już od 8 do 18, z tym, że jest pewien wyszczególniony harmonogram, tak? Jest jakiś podział na wizyty jakby tej stacjonarne, wizyty domowe, które się odbywają, tak? Ale to oczywiście tutaj, to jest wszystko, my też zobaczymy jakie są potrzeby tego funkcjonowania, tak, ile, ile potrzeba jest czasu na te wizyty domowe, ile na te wizyty stacjonarne, ile na takie wizyty, powiedzmy, bardziej skupione na dzieciach, bo też są pewne godziny odrębne, możemy szczególnie na przykład na szczepienia dzieci, tak. No, wiadomo, no, tak, podstawowa, przyjęte, podstawowa tak. opieka zdrowotna w niektórych naszych poradniach różnie funkcjonujemy, mamy jakby różne systemy, tak? Czasami nie musimy tego czasu dzielić, jeżeli chodzi o jakieś różne formy, ale czasami jest to nawet wskazane, tak? Że mamy na przykład jakiś określony czas na, przykład na zajmowanie się bardziej tutaj dziećmi, szczepieniami dzieci, czy profilaktyką, bilansami, tak? Albo po prostu na takim udzielaniem podstawowych jakichś takich porad, tak? Ym... Nasi tutaj lo lokalni mieszkańcy martwią się o to, że nie będziecie państwo mieli, nie będziecie znali historii chorób. Czy to jest jakieś utrudnienie? Ym... Trochę w tym jest prawdy, ale ponieważ tak, my mamy bardzo duże doświadczenie. My jesteśmy lekarzami rodzinnymi. Yy, tak naprawdę ja w tym zespole jestem najmłodszy, a praktykuję już od 9 lat. tak, yy, A wszyscy inni lekarze no, mają doświadczenie yy, znacznie większe od mojego. <śmiech> To, to znaczy, że tam około 15, 20 nawet lat. Dla nas to nie jest problemem, naprawdę. To troszeczkę co innego, jeżeli przychodzi jakiś młody lekarz, niedoświadczony, który no, nie ma specjalizacji, nie porusza się w tym systemie, nie wie o co chodzi. Dla nas ten proces tutaj wchodzenia w tą dokumentację medyczną, tą historię chorób jest zdecydowanie ułatwiony. Tak? Nie przeszkadza to nawet nam, że nie do końca znamy jeszcze tego pacjenta. To jest pewien proces. My będziemy się zapoznawali ze wszystkimi pacjentami stopniowo. Jeden wymaga więcej czasu, drugi mniej, mniej czasu. To też jest dobre, że będzie paru lekarzy się zjawiało, bo każdy lekarz ma też jakby swoje odrębne postępowanie. My mamy pewne algorytmy w medycynie, po których się poruszamy, tak? Leczymy, mamy jakieś wytyczne, tak? Polskie, europejskie, tak? Amerykańskie, które rzeczywiście trzymamy się według tego kanonu, tak? Według tych wytycznych, ale też każdy lekarz ma swoje indywidualne podejście i czasami bywa tak, że jeden lekarz czegoś powiedzmy nie dodiagnozuje, nie zdiagnozuje, a drugi będzie bardziej jakby wnikliwy, wnikliwy i zdiagnozuje coś. No, medycyna nie jest prostą dziedziną. Niestety w medycynie nie ma takiego systemu zero-jedynkowego. Zero czasami pewne objawy mogą sugerować wiele różnych schorzeń i nie, niekoniecznie zawsze to jest tak, że jeżeli coś coś podejrzewamy to akurat to będzie bo to nie jest jak w książkach jak w podręcznikach że zawsze jak to, coś się wymienia Różne są historie, Nigdy nie, historie, nie mamy 100 tak. pewności. 100 pewności. Jeżeli chodzi o resztę naszego personelu, na pewno będzie też zjawiał się taki doktor, ponieważ uruchamiamy też tutaj dodatkowe w sąsiedniej gminie, znaczy w gminie Ryn, tak? Może to nie jest sąsiednia gmina, tylko niedaleko oddalona, tak? Z tego, co orientuje się około pół godziny Można drogi stąd. tak. My też tam wygraliśmy przetarg na, na lokale w, w, w ówczesnym ośrodku zdrowia, na część lokali i też tam będziemy uruchamiali jakby swoje nowe miejsce działania świadczeń i też akurat tutaj w sąsiedniej gminie ten jeden z doktorów mieszka, jest to doktor Oleg Korowski, jest to lekarz z Ukrainy, pochodzi z Ukrainy, pracuje tutaj już od około półtora roku w Polsce, ma wszystkie jakby dokumenty nostryfikowane, ma też jakby no, uzna, znaczy ma specjalizację tam na Ukrainie, to, to był laryngologiem, był lekarzem rodzinnym. Tak? Ma takie tam specjalizacje jakby uzyskane i też pracował przez wiele lat w medycynie ratunkowej. Tak? I on też będzie z nami współpracował. nie jest też bardzo doświadczonym lekarzem, bardzo charyzmatycznym aczkolwiek znam go od niedawna, ale też będzie tutaj w naszych strukturach. Oczywiście my mamy jeszcze innych lekarzy w naszych miejscach udzielania świadczeń. No, no nie mogę dać gwarancji, że tu wszyscy będą przyjeżdżali, ponieważ nasze jednostki są w różnych, w różnych miejscowościach, tak? Działamy w różnych gminach, tak naprawdę w sześciu gminach. Teraz ta będzie siódmą na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, a więc no, nie mogę obiecać, że wszyscy tu będą się zjawiali, ale mamy też w swoim zespole też, no, dr Ewę Uchryn, która jest specjalistą chorób wewnętrznych, specjalistą pulmonologiem, ona tutaj też jest jakby świetnym lekarzem, właśnie do tej opieki koordynowanej. Ja, ja hmm. potem na końcu wspomnę o tej opiece koordynowanej, co to jest, bo to nie, nie wszyscy jeszcze wiedzą. Nie Ale wiem, czy my będziemy mogli, panie doktorze, poznać taki grafik, jaki lekarz kiedy jest? Myślę, że tak, stały. Stupniowo, stupniowo tak będziemy... A na jakiej stronie będą te informacje dostępne dla naszych pacjentów? W zdrowia. Myślę, że tak, że to pewnie jakiś jest, tak jest Jest jakoś... jakaś strona, pacjenci mają w polubieniach. Oczywiście, tutaj strona Urzędu Miejskiego i na Facebooku, I nasz, tak, tak, Można tak. przez Facebooka, czy przez, bo my też mamy stronę internetową, my też zamieszczamy y, te informacje, tak, y, jakby tych naszych harmonogramów. Aczkolwiek te harmonogramy czasami mogą się zmieniać. No, przy przy ty, tylu placówkach, y, przy takiej ilości y, pacjentów, którymi się opiekujemy, wiadomo, że. My jako właściciele też, też w tych poraniach się zjawiamy, a więc, a więc ten harmonogram może być troszeczkę zmienny, ale my też staramy się, żeby on był też stabilny. Tak? no Wiadomo, są jakieś okresy urlopowe, tak? wakacyjne. A każdy, każdy ma prawo do urlopu, i wtedy ten grafik może się w jakimś większym stopniu zmieniać. Delikatne ale tak, odchylenia nie. mogą być. A jakie formalności muszą wypełnić mieszkańcy? Czy są jakieś rzeczy, które musimy, o których musimy pamiętać, jakieś papiery tak, z, do złożenia? Tak, są, jakby, znaczy są dwie formy, aczkolwiek tutaj też um, rozmawiamy o tym, że ten ośrodek um, zdrowia jakby um, będzie włączony w naszą strukturę naszej spółki. Ale, no, to tutaj jakby na razie jeszcze trwają dyskusje, tak, w jakiej to formie jest. Ogólnie, jeżeli chodzi o poradnie lekarza rodzinnego, pacjenci, którzy nie są zadeklarowani do waszego tutaj jakby podmiotu leczniczego, mogą złożyć deklarację, bo część pacjentów już jest zadeklarowana, a część z Orzysza, tak. rozumiem, że tam nie jest zadeklarowana. A więc formy wyboru złożenia tej deklaracji do lekarzy, rodziny, do tego danego ośrodka zdrowia, czy tam nazwijmy to podmiotu leczniczego, czy tamtego miejsca udzielania świadczeń, one jakby są dwojakie. Można to zrobić przez y, bardziej nowoczesny sposób, przez gabinet.gov.pl, y, a czy nie gabinet.gov.pl go, tylko przez pacjent.gov.pl, pacjent albo przez nie wiem, być może też przez aplikację M Obywatel. Wiem że tam przynajmniej jest taka możliwość, że tam wtedy właśnie przychodzą recepty, kody z receptami czy ze skierowaniami, i on, taki pacjent wchodzą na ten swój profil. No, wiadomo, że to nie dla wszystkich, może tak bardziej dla młodszych albo takich mocniej zinformatyzowanych to pacjentów. Zaufane, tak? Y, tak, i tam on może wybrać y, tą Bądź deklarację i, za banku. Tak. i zadeklarować się, zarówno do lekarza rodzinnego. Pielęgniarki swojej, jakby środowiskowo rodziny, pielęgniarki tak zwanej opieki zdrowotnej i położnej podstawowej opieki zdrowotnej. Z tego, co wiem, to my tutaj w tych strukturach mamy tak, zarówno lekarza szarczymy. POZ, pielęgniarkę POZ i. Ale czy w ośrodku zdrowia możemy taką deklarację złożyć? Tak, tak, tak. tak, tak. tak. Większość tak, osób, tak. osób że, nie, nie że jest taka. Druga forma, online to jest taka onlineowa, właśnie, że my to widzimy, że. Część osób w naszych poradniach się składa w ten sposób deklarację, ale jest to sposób trudniejszy. Ale łatwiejszym sposobem, który zazwyczaj jest stosowany, jest złożenie właśnie takiej deklaracji w formie papierowej, takiego oświadczenia ze swoimi danymi. Oczywiście, jeżeli to są jakieś dzieci, osoby niepełnoletnie, to też jest tam miejsce na swojego przedstawiciela, opiekuna faktycznego, przedstawiciela ustawowego. I takie deklaracje są wypełniane i wtedy jakby tutaj ta osoba już jest przypisana do nas, do tych lekarzy rodzinnych, tak, tutaj do tego danego miejsca działania tego podmiotu tak? leczniczego. No muszę panu powiedzieć jako orzeszanka, że będzie miał pan do czynienia z bardzo sympatyczną społecznością, ale też wymagającą. E, I w imieniu społeczności też chciałabym życzyć wszystkiego dobrego e, pani dyrektor, pa, pa, spółce lekarzy, którzy będą u nas gościć. Mam nadzieję, że ta współpraca będzie... Fajna, konstruktywna, bardzo pozytywna. Tego życzę państwu, tego życzę sobie. I co, widzimy się ja? już jutro, panie doktorze, na tak. Ogrodowej 12. Ja, ja bardzo się cieszę, że będą wymagający pacjenci, ponieważ ja też jestem wymagającą osobą i staram się zawsze podchodzić jakby i do swojej pracy i, i bardzo rzetelnie. tak? na pewno nikomu nie odmówimy pomocy, jeżeli będzie jej potrzebował. Staramy się w naszych poradniach jakby świadczyć te usługi na bardzo, bardzo wysokim poziomie, ponieważ ta nasza spółka istnieje od ponad trzech lat i początki może były trudne, ale teraz jesteśmy naprawdę takim dosyć, wydaje mi się, znaczącym podmiotem leczniczym, który tutaj działa na terenie, województwa warmińsko-mazurskiego, może no nie jesteśmy jakimś, nazwijmy to, nie wiem, luxmedem czy polmedem, czy, czy jakąś taką no, strukturą taką ogólnopolską, tak, y, y, która tam y, jakby ma no, zdecydowanie większe jakby, zasoby te kadrowe, ale y, przede wszystkim y, świadczymy jakby te nasze y, usługi medyczne, tak, y, w ramach podstawowej opieki zdrowotnej lekarza rodzinnego, plus jakby dodatkowo jeszcze w tych innych naszych miejscach funkcjonują też ci lekarze, specjaliści, którzy mogą po prostu jakby ubogacić te nasze świadczenia, mhm. tą, tę naszą, tą naszą poradnię, tak. Wasza siedziba znajduje się gdzie? Aktualnie nasza siedziba jest w Bisztynku, ponieważ tam mamy, jest to, jest to największe nasze miejsce, w którym mamy około 4 pacjentów, tak. No i to jest jakby uznane za adres jakby naszej, no, siedziby podmiotu leczniczego, jak zarówno tej spółki, w której działamy, tak. Jeżeli chodzi właśnie o tą naszą jakość, tak, no to na przykład dla przykładu mogę podać, że no w tych naszych poradniach lekarza rodzinnego, no na przykład są przeprowadzane różne jakby akcje profilaktyczne, które jakby są troszeczkę jakby odrębnie, nie tylko jakby w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, ale też działamy na podstawie jakby współpracy z, z innymi jakby jednostkami, nie tylko niezależnie od NFZ-u, tak? Innymi przykład, spółkami, przykładowo, na przykład Tak, znaczy przykładowo nawet mogę powiedzieć, mamy taką współpracę, taki, taki program badawczy na przykład wykrywania WZW typu B i C. My to od roku już prowadzimy, jako jedynie tutaj na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Współpracujemy, to jest jakby pod opieką, jesteśmy szpitalów pomorskich spółki ZO i realizujemy taki program, jakby badań przesiewowych w kierunku wykrywania tego wirusowego zabalenia wotrowy typu B i C, ponieważ mm, od, od wielu lat te badania nie były w koszyku świadczeń lekarza rodzinnego. My akurat mamy możliwość przeprowadzania takich badań. W trybie takiego testu przysiowego to jest taki, jakby, test z palca, i po 10 minutach mamy wynik, tak? A więc to nie trzeba pobierać jakiejś tam krwi żyłnej usługa w pacie dla nas, tak? tak? to jest tak taka, dodatkowy... jako taka na przykład dodatkowa usługa. No, my coś takiego realizujemy, tak? Jeszcze jakby tutaj do końca następnego roku będziemy mogli to na przykład realizować, tak? Z takich jeszcze ciekawostek mogę powiedzieć, że jako jedynie w warmińsko-mazurskim przystąpiliśmy do takich dwóch programów pilotażowych z Departamentu Innowacji Ministerstwa Zdrowia, to z centrali, bo to jest akurat niezależnie od tutaj Warmińsko-Mazurskiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Przystąpiliśmy do takich bardzo fajnych programów pilotażowych. Nowoczesnych, muszę powiedzieć. Jeden to był taki pilotaż tak zwanego estetoskopu. Było to przeznaczone dla pacjentów, którzy byli w trakcie infekcji COVID-19 albo po przebytym COVID-19 z towarzyszącą współchorobowością. Tak? No, i ten program właśnie polegał na takim samoosłuchiwaniu takiego pacjenta, właśnie na podstawie takiego specjalnego elektronicznego stereoskopu. No i on jakby był, ten pacjent był też jakby tutaj pod, podpięty pod pewien program i my mogliśmy obserwować pewne właśnie zmiany na odległość. Tak. W, w tym roku też właśnie wyszedł taki kolejny pilotaż, właśnie zakończyliśmy jego też Jak program. Z filmu science fiction? Jest, tak dużo elektroniki jest i telemedycyna i dużo elektroniki w... no, jako innowacyjnych tutaj... form prowadzenia pacjenta. Bardzo ciekawe. Tutaj y, właśnie ten drugi program, który też udało nam się uzyskać jakby tutaj y, jedy, jako jedynie w armii warmińskim, też właśnie tego Departamentu Innowacji, otrzymaliśmy taki pilotaż tak zwanych espirometrów. To też jest bardzo y, ciekawy program. Być może też będzie wykorzystywany u nas w przyszłości, że pacjent wykonywał samodzielnie za pomocą elektronicznego spirometru, spirometrię w warunkach domowych i też poprzez specjalny program, który był przesyłany na nasz program, jeden z programów gabinetowych i na aplikację w telefonie kurkowym, mogliśmy jakby dokonać tego badania sperimentycznego bez, y, samoobsługowo, jakby przez samego pacjenta, który wiedział, który rzeczywiście tam był już pod opieką poradni pulmonologicznej, wiedział, jak te badanie wykonywać, bo dla takiego pacjenta, który tego wcześniej nie robił, byłoby to ciężkie. ale tu, włączenie tego programu byli pacjenci, którzy tam mieli na przykład POHP, astmę i oni już wiedzieli, jak to wykonać, no i niektórzy pacjenci rzeczywiście sobie to, bardzo fajnie sobie z tym poradzili, bo już wyniki tych badań y, oglądaliśmy, tak? Dziękuję panie doktorze. A mógłby bać się odnieść do rehabilitacji, do usług rehabilitacyjnych, bo one będą również przez was świadczone? Tak, tak. Myślę, że tutaj jakby, bo tutaj jakby razem z tym Gminnym Ośrodkiem Zdrowia współegzystuje to jest jakby jedna z gałęzi, tylko ona nie należy już jakby do świadczeń pozostałych opieki, tylko to jest jakby taka ambulatoryjna, bardziej opieka specyficzna, która rehabilitacja i poradnia rehabilitacyjna też tak, jest, tak? Tak, tak? To są jakby troszeczkę wydzielone świadczenia, ale tak, my to oczywiście razem ze sobą wszystko łączymy, ponieważ jest to jakby uatrakcyjnienie też jakby tych świadczeń lekarza rodzinnego, ponieważ lekarz mhm. rodzinny z mocy prawa może kierować na tą rehabilitację, tak? Tutaj jakby w ramach tej rehabilitacji też oczywiście specjalista rehabilitacji też może kierować, jeszcze dalej może kierować na jakiś oddział dzienny rehabilitacji do szpitala rehabilitacyjnego czy też do uzdrowiska. My jako lekarze dzienni możemy bezpośrednio też kierować na rehabilitację, też możemy kierować do sanatorium, też możemy kierować do uzdrowisk, a więc jak najbardziej tutaj rehabilitacja chcemy jak za wszelką cenę ją utrzymać, chcemy ją, że tak powiem, nawet unowocześniać, rozwijać. rozwijać. Jest wiadomość. tutaj, z tego co zorientowałem się, tak po rozmowach z panią kierownik, jest też pewien złożony projekt do Urzędu Maruszałkowskiego. Tak, tak, potwierdzam. Złożyliśmy projekt w ramach RPO do Urzędu Marszałkowskiego, w którym zawarliśmy praktycznie wymianę całego sprzętu na nowoczesny do fizjoterapii rehabilitacji, jak również poszerzenie Oferty o nowe, nowy sprzęt, którego jeszcze dotychczas nie mieliśmy, a zwłaszcza dla tych pacjentów po, po covidowych, tak z różnymi schorzeniami, tak jak tutaj pan doktor podkreślił, jest to symbioza obu działalności zarówno podstawowej opieki zdrowotnej, jak i rehabilitacji. Z naszych zabiegów korzystają nie tylko pacjenci z orzysza, ale również z okolicznych gmin. Okres oczekiwania na takie zabiegi jest jednym z najkrótszych w przeciągu tutaj. 30 i 60 kilometrów i ona, ta rekabitacja cieszy się uznaniem i chcielibyśmy, żeby tak było i jednocześnie unowocześniać, rozwijać. Było jeszcze lepiej. Było le jeszcze kiedy lepiej. będzie sfinalizowany ten projekt? E, na razie e, projekt jest w fazie oceny. No, miejmy, ocen miejmy nadzieję, że z pozytywnym wynikiem e, dokładamy wszelkich starań, tak, żeby aplikować o różne bonusy i, i różne wsparcie finansowe ze środków zewnętrznych. Ale to są konkursy. Jak to w konkursie bywa? Raz do przodu, raz do tyłu. Trochę już nam się udało i mam nadzieję że tak dalej będzie. No, będziecie teraz państwo również partnerami. Także wasza współpraca również się przełoży na myślę, jakość usługi, zadowolenie naszych mieszkańców. No tutaj, tutaj jest naprawdę dużo wątków, które moglibyśmy poruszyć, jeżeli chodzi jeszcze o funkcjonowanie podstawowej opieki zdrowotnej. Ja może tak jeszcze na, na, na wstępie jeszcze powiem parę rzeczy właśnie, czym... Już tutaj... na zakończenie, panie doktorze. A, już na tak, może się tylko wspomnę, że we wszystkich tych naszych jednostkach i też tutaj w Łorzyszu oczywiście też będziemy jakby y, świadczyć te usługi, y, jeżeli chodzi o szczepienia covidowe, ponieważ to też nie wszystkie y, ośrodki zdrowia realizują to tylko są wybrane te, które należą jakby Wpisały się do Narodowego Programu Szczepień. No, tu też wchodzą szczepienia. panu doktorowi, my jesteśmy jedyną placówką tutaj na terenie gminy Orzysz, pomimo funkcjonujących jeszcze dwóch podmiotów niepublicznych, które zrealizowały te szczepienia. I też pochwalę się, że dzięki efektywnej pracy otrzymaliśmy bonus w postaci pół miliona złotych nagrody, co miało być sfinansowane nowym obiektem na rzecz służby zdrowia. No niestety na razie plany uległy zawieszeniu, ale miejmy nadzieję, że do tego powrócimy. No jeszcze tak, jest Narodowy Program Szczepień i tutaj też jakby są dodatkowe jakby jednostki wykazane też jakby tutaj na tych stronach rządowych odnośnie szczepień covidowych, ale też odnośnie szczepień na grypę, tak, bo teraz trochę to się też pozmieniało. Też realizujemy, też realizujemy. Też jesteśmy, tak. A więc mówię tutaj i tutaj jeszcze chcemy wejść z takim programem pilotażowym kolejnym, który akurat z tego co wiem, miał być do końca tego roku, ale został przedłużony na kolejny rok. Jest to taki bardzo ciekawy program. On jest też w mediach chyba teraz dosyć mocno nagłaśniany. Ja to trochę mało telewizji oglądam, ale tak od pacjentów słyszę, że słyszą o tym. Jest taki program Profilaktyka 40+. I to też bardzo mało podmiotów leczniczych to udziela. Jakbyśmy sobie weszli też na te strony rządowe i spojrzeli, to w Warmińsko-Mazurskim to jest bardzo, bardzo mało jednostek w ogóle robi ten program. Ten program polega na takim, jakbym, nazwijmy to po, po pandemicznym przebadaniu mhm. pacjenta powyżej 40 roku życia. No pochwalę się nawet, mamy pacjenta, który ma 101 lat, i też wykonał te badania. Są to dosyć... Yy, to jest dosyć bogata oferta badań, która polega tam no, na pobraniu krwi, tak? Oznaczeniu pewnych badań laboratoryjnych też jakby badamy próbkę moczu i próbkę kału, tak? I to jest jakby pakiet dosyć zbliżony dla kobiet i mężczyzn. Tam różni się tylko tam jednym badaniem u mężczyzn jest wykonywane PSA dodatkowo, tak? A więc szczególnie, jeżeli wejdziemy tutaj też jakby w, w te struktury, to też automatycznie będziemy chcieli też realizować ten program Profilektyki 40+, bo naprawdę widzimy tego dosyć duże efekty. Czasami ludzie, wielu ludzi nie korzysta z badań, nie są zachęcani przez swoich lekarzy rodzinnych, a naprawdę potem okazuje się, że wykrywamy y, jakieś nieprawidłowości, które można zapobiec, zapobiec po prostu jakiejś tragedii, tak? Im ale dostęp do laboratorium nadal będzie, tak? Jeżeli chodzi o laboratorium, tak, że tutaj nawierzemy współpracę z tym, które tu jest, ale też mamy swoje laboratorium, takie centralne, które, nie wiem, jak tutaj to, dokładnie to funkcjonowało, ale u nas w każdym naszym miejscu świadczeń dwa razy w tygodniu taki punkt pobrań na miejscu mhm. jest i funkcjonuje. Nie wiem, czy trzeba u będzie potrzebę większej... U nas cały większy... tydzień tak naprawdę jest mhm. dostęp do laboratorium? bo część usług wykonujemy na podstawie umowy podpisanej z diagnostyką, a pozostałe świadczenia wykonuje szpital z Pisza, z którym również mamy stosowną umowę. O, super wiadomości. No to to wtedy jeszcze tam, to są kwestie do ustalenia. Dla nas jest to wygodne, jak jest to jedno laboratorium obsługuje, ponieważ mamy jeden program gabinetowy i wtedy to wszystko widzimy i szybciej do nas te badania dochodzą, czasami nawet już po południu. Mm -hmm. y ale to jest wszystko kwestia ustalenia jeszcze a, a na koniec pani panie ponieważ... że tak przekornie ma pan jakieś obawy nie nie mam żadnych obaw ponieważ y powiem tak y Ludzie sami się przekonają naszymi usługami, naszym działaniem, naszym leczeniem. Ja wiem, że może na początku ciężko jest jakoś zaufać, ale myślę, że stopniowo jak każdy zna, zna, z pacjentów tak, zapozna się z nami, to myślę, że będzie zadowolony z tej opieki, ponieważ naprawdę staramy się bardzo kompleksowo działać i wychodzić jakby z propozycjami nawet do pacjentów. Czasami może to zabrzem dziwnie, ale to czasami ja zachęcam pacjenta do badań, a nie on mnie. A to jest akurat rzadkość w dzisiejszych czasach, a więc mamy tu naprawdę... Nie martwimy się o nic, tak? My po prostu działamy, wchodzimy jakby tutaj na nowe miejsce udzielania świadczeń. Nam nie przeszkadza, że nie znamy tych ludzi, Myślę, że oni sami będą zainteresowani. Ja oczywiście zapraszam wszystkich jakby mieszkańców, tych, którzy też gdzieś są idzie i pozapisywani. Zapraszamy, można się zapisywać do nas. Ja jeszcze tylko na koniec wspomnę o tej opiece może koordynowanej, bo to jest też bardzo ważny temat. Tak jak wspomniałem ostatnio, że to jest tylko kilka podmiotów tu w województwie warmińsko-mazurskim złożyło takie wnioski i dostanie zgody. My też czekamy najprawdopodobniej od 1 grudnia. Będziemy mieli już tą umowę. No, na całą Polskę jest około na razie tylko 100 takich praktyk lekarza rodzinnego, która, która posiada taką umowę, a wszystkich takich praktyk lekarza rodzin, rodzinnego w Polsce jest około 6 tysięcy. No Ministerstwo Zdrowia i na czym polega ta opieka? Zmieniamy? Właśnie zaraz opowiem. Ministerstwo zdrowia ma nadzieję, że do końca następnego roku około tysiąc takich praktyk lekarza rodzinnego wejdzie w tą opiekę koordynowaną. Ta opieka koordynowana jakby składa się z czterech elementów. My akurat mamy dosyć dobrą sytuację, ponieważ mamy już jakby tutaj tych kilka specjalistów, oni są jakby naszymi już tutaj jakby lekarzami rodzinnymi, bo tu są jakby pewne filary tej opieki koordynowanej, bo to jest jakby taki filar kardiologiczny, Filar y, pulmonologiczny, filar y, y, diabetologiczny i endokrynologiczny, tak? I to polega po prostu na tym, że wchodząc w tą opiekę koronowaną, te jednostki, y, jakby posowe opieki zdrowotne, które wejdą w tą opiekę koronowaną, będą miały możliwość, jakby. Y, większych możliwości badań u lekarza rodzinnego. Tak, bo jakbyśmy cofnęli się, jeżeli chodzi o kompetencje lekarza rodzinnego, są dosyć szerokie, możemy dosyć dużo badań zlecać, możemy też i RTG zlecać USG. Teraz od niedawna też możemy, możemy zlecać tomografię komputerową klatki piersiowej. To jeszcze nie każdy, nawet lekarz rodzinny wie, ponieważ to rozporządzenie zostało niedawno zmienione, być może od, trzech, czterech miesięcy, dokładnie nie pamiętam, ale przy, przy nieprawidłowym wyniku mhm. badania RTG, możemy też zlecić tomografię komputerową, która jest bezpłatnie realizowana w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, tak? Oczywiście też możemy wysłać na konoskopię, na gastroskopie, tak? No to, to wszystko tam raczej pacjenci no, większość wie, no może większość, większość powi będą powinna, za to powinna wiedzieć. Dodatkowo. A w opiece koordynowanej chodzi o to, jeżeli wejdziemy w któryś z chwilę tej opieki koordynowanej, Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia umożliwia wejść początkowo w jeden filar ten co wymieniłem tak albo w kardiologa albo w pulmonologa albo w no my będziemy wchodzili w dwa te filary w kardiologiczny i pulmonologiczny profil i to jest bardzo dobra sytuacja dla pacjentów którzy czekają na konsultacje ze specjalistami, tak, czasami, żeby po prostu nawet tylko wykonać jakieś badania, na przykład kardiologiczne, no dajmy na to echo serca, holter EKG, czy holter ciśnieniowy, tak, oni czekają czasami, kolejka do kardiologa na NFZ, to jest średnio w województwie warmińsko-mazurskim rok nawet, tak, żeby się dostać, a tu będzie możliwość wykonania tych badań przez lekarza rodzinnego, tak jakby tego badania echo serca, badania Holterowskiego, tego Holtera Ciesięowego i dodatkowych innych badań laboratoryjnych, których my nie mieliśmy w koszyku świadczeń. To samo się też na przykład pulmonologii. Będziemy mieli dostęp na przykład przy wejściu w, w tą opiekę koronowaną, jakby z zakresu pulmonologa, będziemy mogli wykonywać badania spirometryczne, tak, dla pacjentów, co też jest dobrym posunięciem, tak? no, aby tylko nam sił starczyło na to wszystko, bo to jednak wymaga więcej czasu i dużego poświęcenia, tak? I tak samo z tym pakietem diabetologa, tak? On też ma pewien zakres pewnych badań, na jakiegoś USG doplarowskiego kończyn dolnych, czy innych tam badań, niż takich laboratoryjnych, bardziej specjalistycznych, tak samo endokrynologa, tak? Tam też w tym pakiecie wymieniona akurat biopsja tarczycy, no, ale no, no, to może być akurat ciężkie do zrealizowania w ramach posługi opieki zdrowotnej, ale też jest to możliwe, oczywiście. Wszystko zależy od umiejętności, tak? Panie doktorze, mam też... nadzieję, że pana wyczerpujące nakreślenie tutaj tej wizji i tego tematu uspokoi y, wielu naszych mieszkańców i zachęci do współpracy z państwem. Y, bardzo dziękuję, że przyjęliście państwo zaproszenie do studia. Moim państwa gościem była dyrektor, Ośrodka Zdrowia w Orzeszu, pani Zuzanna Konopa. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Przedstawiciel spółki partnerskiej lekarz Zaniewski, Bilski, pan Sebastian Bilski. Dziękuję serdecznie. Wszystkiego dobrego. Dziękuję Dziękujemy bardzo. pani. Polskie Radio Orzesz.